Teraz musimy określić azymu. Widzę, że masz typowy niemiecki płaszcz. <głos> Nie, tak jak z jak post-Salingradu wygląda. E, ty patrz, jestem ty, patrz. E, radziecki kowboj. <głos> masz ten naboje. Uszkodzone. To A dobra, to ja ci dam digla, żebyś fajnie wyglądał. Co to było? Ty żyjesz jeszcze? <głos> Nie. <głos> Cię zabić. <A. głos> No nie mogę z tego, ale sam tego chciałeś. Stoi na polu, jak widwy w gnoju. No zabij go tam, a nie gadasz. Masz 308 Blaza mojego. Zabiłem go z pistoletu mojego. Dostał 5 hitów zanim zdech.